Kolejnym elementem półprzewodnikowym, który także nie spełnia prawa OMA, jest tranzystor. Jest to element o regulowanym elektrycznie przewodzeniu prądu, czyli można powiedzieć, że opór tego elementu możemy regulować elektrycznie przy pomocy przyłożenia pomiędzy dwoma jego wyprowadzeniami jakiegoś napięcia, bądź przepuszczenia tamtędy prądu. Często wykorzystywany jest do wzmacniania sygnałów lub jako przełącznik elektroniczny, nazywany też kluczem tranzystorowym. Klucz jest układem przełączającym wykorzystującym dwa skrajne tryby pracy tranzystora, czyli stan zatkania tranzystor praktycznie nie przewodzi i nasycenia tranzystor przewodzi z minimalnymi ograniczeniami, minimalnym spadkiem napięcia na nim. Istnieje wiele rodzajów tranzystorów i dużo, dużo więcej konkretnych modeli, różniących się poszczególnymi parametrami. Na początek powiemy o tranzystorach bipolarnych, które występują w dwóch odmianach NPN i PNP. Symbole tych tranzystorów przedstawione są na ekranie, każdy z nich ma trzy wyprowadzenia, emiter, bazę i kolektor, oznaczone tutaj dodatkowo literami E, B i C. Wyprowadzenie rysowane jako prostopadłe do innych to baza, wyprowadzenie oznaczone strzałką to emiter, a to trzecie to kolektor. Kierunek strzałki pokazuje kierunek przepływu prądu przez emiter i jednocześnie oznacza typ tranzystora. W NPN prąd wypływa emiterem, w PNP prąd wpływa emiterem. W przypadku tranzystorów bipolarnych NPN lub PNP prąd kolektora jest funkcją prądu bazy, to właśnie przy pomocy ustawienia wartości prądu bazy możemy regulować przewodzenie takiego tranzystora. Prąd kolektora jest beta razy większy od prądu bazy. Współczynnik beta często oznaczany jest jako HFE i jest cechą charakterystyczną dla danego tranzystora. W przypadku tranzystora NPN prąd bazy wpływa bazą, a wypływa emiterem, natomiast w przypadku tranzystora PNP wpływa emiterem i wypływa bazą, prąd emitera jest sumą prądów kolektora i bazy. Tranzystor zarówno w funkcji klucza jak i w pracy liniowej wzmacniania sygnału współpracuje z jakimś obciążeniem oznaczonym na widocznych schematach jako rezystor airload. W przypadku tranzystorów NPN typowo jest ono dołączane pomiędzy biegun dodatni zasilania a kolektor, natomiast w przypadku PNP pomiędzy kolektor a biegun ujemny zasilania nie są to jedyne możliwe układy pracy tranzystora, ale najczęściej stosowane. W takim układzie spadek napięcia na tranzystorze jest wynikową rezystancji obciążenia, napięcia zasilania i właśnie wartości prądu kolektora, który jest jednocześnie prądem obciążenia, Obliczyć go możemy obliczając najpierw prąd kolektora w oparciu o prąd bazy i wartość bety, następnie spadek napięcia na obciążeniu w oparciu o jego rezystancję i prąd kolektora i odejmując go od wartości napięcia zasilania. Wartość tego spadku napięcia nie może być mniejsza niż 0,2 V. Jeżeli w wyniku obliczeń uzyskalibyśmy spadek na takim lub niższym poziomie, oznacza to, że tranzystor pracuje w stanie nasycenia i wtedy spadek ten wynosi właśnie 0,2 V. Jeżeli zależy nam, aby tranzystor pracował w stanie nasycenia, to dobieramy taką wartość prądu bazy, aby obliczony w oparciu o niego prąd kolektora znacznie przekraczał prąd obciążenia podłączonego bezpośrednio do zasilania. Jeżeli chcemy, żeby tranzystor NPN pracował w stanie zatkania, to na jego bazę należy podać potencjał emitera lub mniejszy od niego, tak żeby prąd bazy nie płynął. W ten sposób prąd kolektora też wynosi 0 i tranzystor nie przewodzi. Na ekranie widzimy symulację układu z tranzystorem NPN. Aktualnie tranzystor jest w stanie nasycenia, mamy na nim spadek niecałych 0,2 V, a płynący prąd wynika z napięcia zasilania i wielkości rezystora obciążenia. Nie jest regulowany przez tranzystor, który przy takich parametrach mógłby przepuścić znacznie więcej prądu. Jeżeli podamy na bazę 0V, to wprowadzimy tranzystor stan zatkania, prąd prawie nie płynie, mamy tu jakieś ułamki picoampera. Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie rezystora podłączonego do bazy jest tutaj konieczne. Wynika to z tych samych przyczyn, z których konieczne stosowanie było rezystora przy diodach. Można powiedzieć, że pomiędzy bazą a emiterem mamy diodę w kierunku przewodzenia złącze PN, i ta dioda w stanie przewodzenia chce mieć spadek około 0,6V, więc nie możemy przyłożyć bezpośrednio 3V. Możemy przyłożyć bezpośrednio masę, bo wtedy prąd nie płynie. Ale jeżeli przyłożylibyśmy tutaj bezpośrednio jakiś potencjał większy, to wtedy jak widzimy prądy nam rosną katastrofalnie. W symulacji doszliśmy do jakichś milionów zeta amperów, po czym symulator się zatrzymał. Oczywiście w rzeczywistym układzie tyle nie osiągniemy, ponieważ źródło ma jakąś skończoną wydajność prądową, a tranzystor uległby zniszczeniu już przy znacznie mniejszych wartościach, jednak dobrze obrazuje to, że takie podłączenie nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli jesteśmy w stanie nasycenia, to zmiana wartości prądu bazy, dopóki nie spowoduje wyjścia z tego trybu, nie wpływa na prąd kolektora, czyli prąd płynący przez nasze obciążenie, Oczywiście napięcie podawane na bazę nie musi być niższe od napięcia zasilającego obciążenie, ale może być, co jest często wykorzystywane. Tranzystorem NPN możemy przełączać wyższe napięcia niż te, na których operuje układ sterujący. Jeżeli zmniejszymy rezystancję obciążenia to widzimy, że od pewnego momentu od około 26 mA jej dalsze zmniejszenie nie wpływa na prąd płynący przez tranzystor, Wyszliśmy z zakresu nasycenia i teraz modyfikując prąd bazy możemy zmieniać prąd obciążenia i widzimy, że jest on stukrotnie większy od prądu bazy, gdyż beta symulowanego tranzystora wynosi 100. Układ ten działa teraz jako wzmacniacz, czyli prąd kolektora jest wzmocnionym prądem bazy. Stosowanie tego układu w roli wzmacniacza jest możliwe, natomiast jest praktycznie niestosowane, ze względu na to, iż wzmocnienie wyznacza tutaj parametr beta. Unika się takiego rozwiązania, gdyż parametr beta po pierwsze posiada gigantyczny rozrzut pomiędzy egzemplarzami tranzystorów konkretnego modelu, dodatkowo nie jest zbytnio stabilny w funkcji temperatury itd. Ogólnie beta potrafi się zmieniać i nie należy opierać się na założeniu, że wynosi ona dokładnie ileś, tylko że zawiera się w dość szerokim przedziale, np. od 100 do 600. W związku z tym tego typu układy z jednym rezystorem bazy używane są niemal wyłącznie w trybie pracy klucza, który korzysta jedynie ze stanów nasycenia i zatkania. Na potrzeby takiej pracy wartość rezystora bazy dobierana jest w ten sposób, żeby na pewno operować w zakresach nasycenia i zatkania, bez względu na rozrzut produkcyjny oraz niestabilność temperaturową bety oraz ewentualne wahania rezystancji obciążenia. Drugim typem tranzystorów bipolarnych jest tranzystor PNP, który jest poniekąd takim trochę lustrzanym odbiciem, czy też symetrycznym partnerem dla tranzystora NPN. W tranzystorze NPN prąd wpływał bazą, a wypływał emiterem. W PNP prąd wypływa bazą i jest podkradany z prądu emitera. W obu wypadkach prąd emitera to jest suma prądu bazy i prądu kolektora. Jeżeli chcemy zatkać tranzystor PNP to należy podać mu na bazę napięcie zasilania lub wyższe, wtedy prąd bazy nie płynie, więc nie płynie też prąd kolektora. Tak jak widzimy to obecnie na symulacji, jeżeli chcemy go wprowadzić do przewodzenia to podajemy mu napięcie niższe, oczywiście z użyciem jakiegoś rezystora w celu ograniczenia prądu bazy. Potencjał bazy wprowadzający tranzystor w stan przewodzenia musi być jedynie o niecały volt niższy od potencjału emitera. W tranzystorze NPN musiał być wyższy i nie ma przeszkód, aby tym napięciem było 0 voltów, czyli masa. W tym układzie bazę możemy podłączyć bezpośrednio do napięcia zasilania celem zatkania tranzystora, ale jeżeli chcemy ją podłączyć do napięć niższych konieczny jest rezystor. Analogicznie jak w przypadku tranzystora NPN, jeżeli zmodyfikujemy wartość rezystancji obciążenia lub rezystora bazy, możemy przejść w zakres pracy liniowej i widzimy, że także tutaj prąd kolektora jest funkcją prądu bazy i jest stukrotnie większy, czyli beta tego tranzystora również wynosi 100. Innym typem tranzystorów są tranzystory typu MOSFET, stanowiące fragmenty rodziny tranzystorów polowych. Wyróżniamy dwa ich typy, N i P, będące analogią dla NPN i PNP. Na ekranie widzimy symbole tych tranzystorów, posiadają one również trzy wyprowadzenia, źródło, dren i bramkę, podpisane na widocznych symbolach jako S, D i G. Przewodzenie tych tranzystorów regulowane jest napięciem przykładanym pomiędzy bramką a źródłem, a nie prądem bazy. Tranzystory MOSFET posiadają izolowaną bramkę, to znaczy, że nie pobiera ona prądu w żadnym stanie pracy. Wyjątkiem jest prąd potrzebny do przeładowania pasożytniczej pojemności bramka źródło płynący w momencie przełączania takiego tranzystora. Tranzystor N-Mosfet posiada regulowane przewodzenie w kierunku od drenu do źródła, w przeciwną stronę przewodzi zawsze, co symbolizuje dioda umieszczona w niektórych wariantach symboli. Tranzystor ten zaczyna przewodzić, gdy napięcie pomiędzy bramką a źródłem jest wyższe od pewnej wielkości granicznej, oznaczanej UGSTH, charakterystycznej dla danego modelu czyli jeżeli potencjał bramki jest o UGSTH wyższy od potencjału źródła. Dla tranzystorów z kanałem wzbogacanym wartość UGSTH jest dodatnia. Dla rzadziej spotykanych tranzystorów z kanałem zubożonym jest ujemna. Żeby przestały przewodzić trzeba podać na bramkę potencjał niższy od potencjału źródła. W symulacji widocznej na ekranie po lewej stronie mamy tranzystor NMOSFET i w tej chwili na bramkę podane mamy 5 V, co jest napięciem wyższym od UGS TH tego tranzystora i przewodzi on prąd. Jeżeli podamy tam masę to przestanie on przewodzić. Warto zauważyć, że nie ma tutaj rezystora podłączonego do bramki, gdyż jak było już mówione tranzystory te nie przewodzą pomiędzy bramką a pozostałymi swoimi wyprowadzeniami, więc nie jest on potrzebny. Po prawej stronie widzimy tranzystor PMOSFET, czyli symetryczny partner dla N-Mosfeta. Posiada on regulowane przewodzenie w kierunku od źródła do drenu, w przeciwną stronę przewodzi zawsze. Tranzystor ten będzie przewodził, gdy napięcie pomiędzy bramką a źródłem będzie mniejsze od napięcia granicznego. W tym przypadku dla wariantów wzbogaconego UGS TH jest ujemne, a dla zubożonego dodatnie, czyli odwrotnie niż w N-Mosfetach. W efekcie aby wprowadzić PMOSFET wzbogacony w przewodzenie należy podać na bramkę potencjał mniejszy niż źródła, aby wyłączyć zuporzony należy podać na bramkę potencjał większy od źródła. W symulacji mamy użyty PEMOSFET wzbogacony, zatem jeżeli podamy mu na bramkę napięcie zasilania podłączone też do jego źródła to nie przewodzi. Jeżeli podamy tam napięcie niższe o co najmniej UGSTH od napięcia źródła to przewodzi. Mówiliśmy, że bramka jest izolowana od pozostałych wyprowadzeń, czyli nie ma z nimi połączenia elektrycznego. Wspomnieliśmy także o tym, że występuje pojemność pomiędzy bramką a źródłem. Na symulacji został dodany kondensator z rezystorem obrazujący taką pojemność. Działanie naszego układu nie uległo istotnej zmianie. Widzimy jednak pik prądu pobieranego, wypuszczanego przez bramkę w momencie przełączania. Co się stanie, jeżeli taką bramkę w pewnym momencie odłączymy, czyli zostawimy ją wiszącą w powietrzu? Skoro mamy do bramki podłączony pasożytniczy kondensator, to utrzyma on przez pewien czas potencjał tej bramki na poziomie, na którym była przed odpięciem jej od sygnału sterującego. W związku z tym, tak jak pokazuje nasza symulacja, tranzystor zachowa swój stan przewodzenia. Oczywiście w rzeczywistości potrwa to przez jakiś nieustalony okres czasu, bo wyprowadzenie to stanie się rodzajem anteny zbierającej i oddającej ładunki z powietrza. Z tymi zjawiskami wiążą się dwa problemy. Pierwszym jest pobór energii przez bramkę w momencie przełączania oraz spowalnianie przełączania w związku z koniecznością przeładowania tego kondensatora do odpowiedniego napięcia. Na symulacji widzimy jak wyglądałoby przełączanie, gdyby sygnał sterujący był ograniczony prądowo-rezystorem 5 kOhmów, np. pochodził z rezystora podciągającego. Taki kształt sygnału na bramce wpływa oczywiście także na kształt sygnału wyjściowego, zmianę wielkości prądu przewodzonego w funkcji czasu, dlatego do przełączania MOSFETów często wykorzystuje się wydajne prądowo-sygnały sterujące. Chcemy przeładowywać ten kondensator dużym prądem, żeby następowało to szybko. Innym efektem tego prądu przeładowującego jest zużycie energii. Drugim problemem związanym już nie z pojemnością bramki, a faktem jej izolowania jest możliwość uszkodzenia tranzystorów MOSFET czy układów scalonych je zawierających przez ładunki elektrostatyczne. Izolowanie bramki pozwala na elektrostatyczne gromadzenie się na niej dużego ładunku, który może prowadzić do przebicia warstwy izolacyjnej i zniszczenia takiego elementu. Kolejną rzeczą związaną poniekąd z tranzystorami, ale tak naprawdę nawet ze zwykłymi przełącznikami, czy też przekaźnikami jest tak tzw. mostek H. Jest to układ czterech przełączników, którymi często są tranzystory, którego obciążenie podłączone jest w taki dziwny sposób, jaki widać na ekranie. Celem układu jest możliwość zmiany polaryzacji zasilania obciążenia. Jeżeli załączymy S1 i S4 to biegun dodatni mamy po lewej stronie, a biegun ujemny po prawej. Jeżeli zamiast tego załączymy S2 i S3 to biegun dodatni mamy po prawej, a ujemny po lewej. Układ może być wykorzystywany np. w sterowaniu silników, których kierunek obrotu zależy od polaryzacji, czy też innych tego typu układów zależnych od polaryzacji. Pojedynczą taką gałąź nazywamy półmostkiem. Może on być wykorzystywany jako samodzielny element do załączania jakiegoś odbiornika pod biegun dodatni bądź biegun ujemny. Przykładem odbiornika wymagającego takiego załączania jest bramka tranzystora MOSFET, niekiedy do sterowania dużym tranzystorem MOSFET, mającym też sporą pojemność, którą trzeba przeładować przy przełączaniu. Używany jest półmostek zbudowany z mniejszych tranzystorów MOSFET, które mają mniejszą pojemność i szybciej się przełączają. Mostki, czy też półmostki możemy budować zarówno z tranzystorów bipolarnych, jak i polowych. Budując mostek z tranzystorów należy zastosować oczywiście odpowiednie ich typy, jako S1 i S3 używamy tranzystorów typu P, czyli PNP lub PMOSFET, a jako S2 i S4 tranzystorów NPN lub NMOSFET. Kończąc temat tranzystorów należy wspomnieć jeszcze o dwóch zagadnieniach, pierwszym z nich są wzmacniacze, jak już pokazywaliśmy sam tranzystor może być użyty jako wzmacniacz, chociażby na zasadzie wzmacniania prądu beta razy. Istnieją też bardziej złożone układy wzmacniaczy opartych o pojedynczy tranzystor, eliminujące problem bety, w których wzmocnienie określane jest przez wartości rezystorów. Często jednak do wzmacniania sygnałów używane są dedykowane układy nazywane wzmacniaczem operacyjnym. Układ taki cechuje się bardzo dużym wzmocnieniem różnicy napięcia pomiędzy swoimi dwoma wejściami. Wzmacniacz operacyjny posiada wejście oznaczone jako plus i wejście oznaczone jako minus. Wzmocnienie różnicy napięć pomiędzy wejściem plus a minus jest tak duże, że już niewiele wyższy potencjał na wejściu plus niż minus powoduje pojawienie się na wyjściu napięcia bliskiego dodatniemu napięciu zasilania, a niewiele niższy potencjał na wejściu plus niż na wejściu minus skutkuje pojawieniem się na wyjściu napięcia bliskiego ujemnemu napięciu zasilania, to jak bliskie będą te napięcia wyjściowe poziomom napięć zasilania jest cechą danego układu i podane jest w jego dokumentacji. Aby poradzić sobie z tak dużym wzmocnieniem stosuje się sprzężenie zwrotne, czyli np. w układzie wzmacniacza nieodwracalnego używamy dzielnika właśnie w roli podziału proporcjonalnego jakiegoś napięcia. W ten sposób na wejście minus wzmacniacza możemy podać napięcie wyjściowe podzielone w takim stosunku, żeby po uwzględnieniu wzmocnienia było równe napięciu wejściowemu. Jeżeli wzrośnie napięcie wejściowe podawane na wejście plus, to dopóki nie wzrośnie odpowiednio napięcie wyjściowe, napięcie na wejściu minus jest mniejsze od napięcia podawanego na wejście plus. W efekcie czego rośnie napięcie wyjściowe aż do momentu, gdy napięcie podawane na wejście minus będzie równe napięciu podawanemu na wejście plus. Taka jest koncepcja działania wzmacniacza operacyjnego, o którym niestety raczej też więcej na tym kursie nie porozmawiamy. Drugim z tematów na zakończenie tranzystorów są elementy do przełączania w obwodach prądu przemiennego, ponieważ tranzystory zarówno bipolarne, jak i mosfety działają dobrze jako przełączniki prądu stałego, ale nie nadają się do prądu przemiennego, gdyż w każdym wypadku zakładamy, że polaryzacja czegoś jest tam większa od polaryzacji czegoś innego, a w prądzie przemiennym się to zmienia. W takich układach do przełączania wykorzystywane są triaki, które można powiedzieć, że są odpowiednikiem tranzystora dla prądu przemiennego. Jest to element, który możemy wprowadzić w stan przewodzenia podając mu odpowiedni sygnał i po załączeniu będzie on przewodził do momentu aż z innych powodów ustanie przepływ prądu przez niego. W obwodach prądu przemiennego wykres wartości prądu przechodzi przez zero, więc triak bez podanego sygnału wyzwalającego wyłącza się w zerze i cecha ta nie stanowi problemu. Natomiast jest to powodem, dla którego triaki rzadko są stosowane w prądzie stałym, potrzebny byłby osobny układ wyłączający, oczywiście zarówno dla prądu stałego, jak i przemiennego możemy też używać przełączników mechanicznych, takich jak na przykład przekaźniki.